Cześć, z tej strony Mikołaj Soku, zapraszam do Iławy, gdzie 4 lipca odbędzie się. Ławski rajd samochodowy Jeziorak pod hasłem Razem dla autyzmu. Hasło ważna inicjatywa też ważna, ale same rajdy na takim pierwszym szczeblu tajemniczenia to jest tak naprawdę fantastyczna sprawa. Myślę że warto i wziąć udział a jeżeli ktoś nie jest w stanie to po prostu wpaść pokibicować zobaczyć jak to wygląda. Dwie asfaltowe próby w samym mieście więc to jest oczywiście bardzo łatwy bezpieczna okolica dodatkowa. atrakcje również na pewno dookoła będą. A same rajdy tego typu no, z doświadczenia własnego sprzed wielu wielu lat wiem jak, jak świetna jest to zabawa oczywiście duża adrenalina dla tych którzy chcą walczyć o jak najlepsze wyniki a dla każdego uczestnika okazja do sprawdzenia swoich umiejętności do podniesienia tych umiejętności jeśli chodzi o kierowanie samochodem kto wie może to być także przepustka do naprawdę wielkiej poważnej rajdowej kariery a sam, sam rajd w Iławie hasło razem dla autyzmu myślę ważna ważna rzecz bo często jest tak że zastanawiamy się jak pomóc komuś, kto, kto takiej pomocy może potrzebować. Nie zawsze jesteśmy w stanie, nie zawsze wiemy jak się za to zabrać, nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć taką pomocną dłoń. Tak mi się wydaje, że takim pierwszym najważniejszym chyba elementem jest samo zrozumienie, zrozumienie tego, że każdy z nas, każdy człowiek jest indywidualną postacią, ma, ma swoje odczucia, ma swój sposób postrzegania świata, tego, tego co nas otacza i w przypadku każdego z nas troszkę po prostu inaczej to, to wygląda, a każdy z nas jest fantastyczną osobą, mającą swoje silne strony, tak samo jak z samochodami, czy to wyścigowymi, czy, czy rajdowymi. Każda konstrukcja jest inna, każdy samochód jest inny, ma inną charakterystykę, inne jakieś swoje indywidualne cechy, ale generalnie w każdym z nich są mocne strony, każdy z nich jest fantastyczny i każdy z nich jest na swój sposób czymś wyjątkowym. Tak samo jest też oczywiście z ludźmi i o tym myślę warto pamiętać, więc bardzo dobrze, że tego typu inicjatywy są, są podejmowane. Może dzięki temu takie zrozumienie, szersze, pomoc taka bardzo prosta teoretycznie, ale myślę, że nie każdy jest w stanie byłby w stanie jej udzielić, że taka pomoc po prostu będzie dla ludzi, którzy tego rzeczywiście potrzebują. Mnie niestety w Iławie nie będzie kalendarz wyścigowy. Kalendarz w pracy robi po prostu swoje, ale oczywiście duchem, myślami. Jestem z Wami, kibicuję, trzymam kciuki za zawodników, za wszystkich kibiców, żebyście się doskonale bawili. No i mam nadzieję, że przy kolejnej okazji będziemy mieli więcej szczęścia, jeśli chodzi o harmonogramy, o całą logistykę i będę mógł osobiście wziąć udział w takiej imprezie. Także na odległość, trzymam kciuki, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.